Trzeba, przed rozpoczęciem jazdy motocyklem powinniśmy sprawdzić w każdym motocyklu układ napędowy. W tym motocyklu akurat w Yamaha YBR naciąg łańcucha się zawiera między 2 a 3 cm. Po sprawdzeniu o, naciągu łańcucha kolejnym elementem, który powinniśmy nawet na egzaminie sprawdzić, są to światełka. Pierwsze światła to są światła pozytywne. Pokazują w ten sposób, z przodu jest barwy białej, z tyłu barwy czerwonej. Określają pozycję motocykla oraz światło pozycyjne w barwie białej oświetla tablicę rejestracyjną. Kolejnym światełkiem, które musimy umieć zaprezentować, jest światełko mijania. Światełko mijania pali się w momencie uruchomienia motocykla. Po uruchomieniu motocykla z przodu się zapala światełko mijania. Kolejnym światełkiem jest światło drogowe. Przełączamy przyłącznika świateł mijania na światła drogowe i w ten sposób wyruchawiamy światła drogowe. Pozostaje nam jeszcze do pokazania światła kierunkowskazów. Kierunkowskaz lewy, przód, tył. Kierunkowskaz prawy, przód, tył. Światło hamowania stop. Czyli pokazujemy, że jest, światło hamowania stop jest na hamulcu ręcznym, zarówno jak i na hamulcu Nożnej. Jeżeli chodzi o wskazanie poziomu płynu, to musimy umieć wskazać poziom płynu hamulcowego. Jest tutaj okienko, minimum to jest lower, czyli powinno być połowa. W tej chwili wskazanie jest maksymalne. Jeżeli chodzi o wskazanie poziomu oleju, to trzeba zaznaczyć, że motocykl powinien znajdować się na podnóżce centralnej, czyli być wypoziomowany. Silnik powinien być zimny. A wskazanie poziomu oleju znajduje się tutaj po prawej stronie, jego zawartość powinna być między, się w przedziale między minimum a maksimum. Jeżeli te wszystkie rzeczy, że tak powiem, sobie posprawdzamy, dopiero mamy przygotowanie do jazdy, które obejmuje założenie chemu ochronnego, zapięcie siadamy na motocykle. Sprawdzamy go z sprawdzamy wszystkie elementy, które mają wpływ na bezpieczeństwo jazdy, jeden hamulec, kierownice, amortyzatory. Dopiero ustawiamy sobie lustereczka, dopiero wtedy odpalamy motocykl. Jedziemy pierwszy bieg, wracamy do suki wyjściowej. upewniamy się w lewo w prawo i rozpoczynamy jadę. I to są wszystkie elementy, które nas obowiązują przed rozpoczęciem stricte egzaminu praktycznego.